Pixar w pudełku. Zrobiliście jeden obiekt z danymi niezbędnymi do narysowania koła. Ale do bałwana trzeba nam więcej figur. Będziemy je przechowywać w jednej strukturze z danymi dotyczącymi modelu bałwana. Możemy użyć tablicy. Każda pozycja będzie odpowiadać jednemu obiektowi figury. Nie znacie obiektów? Link poniżej. W ćwiczeniu zdefiniujecie tablicę figur. Traktujcie tę tablicę jak cały nasz model. Zawiera wszystko, czego potrzebuje komputer, by narysować figury. Ale co z kapeluszem? Nie zrobimy go z kółek. Wariactwo! W tej krótkometrażowej animacji użyto prostych figur. Najłatwiej jest narysować figurę, definiując wierzchołki. Kapelusz ma ich 8. Każdy z tych punktów opisuje para współrzędnych. Listę wierzchołków można przechowywać w większej tablicy. Będziemy więc mieli tablicę tablic do przechowywania dowolnych figur. Inna część programu połączy za nas te kropki. Mamy dla Was dwa ćwiczenia. W pierwszym zrobicie tablicę zawierającą wszystkie obiekty figur. Dzięki temu dodacie głowę i korpus. Później będziecie mogli zrobić dowolny kształt, na przykład czarny kapelusz. Bawcie się dobrze. Do dzieła!